I see it, but there's is different this one. Usually I'm just looking at it, like basically it's on the tag inside. There's like a tag inside that has like the code of the style. Is on the side or on the code?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 C'est OK bien? c'est super bien. Stawić, w torbie należy od prawa strana, Trzeba w biegu wszystko robić, bo to nie da rady ja inaczej. جبن ده سيدنا مولا بها عبد الرحمن ابو ذو Władzę, władzę, władzę. Żydami i przygotowując krzyż sławą ceną, już podobno ciężarem Jezusowi. To może Państwo planowali stary kamień w nową ścianę. Kamień, który według tradycji jest miejscem Jezus pod się pod ciężarem krzyża. Jeżeli chcecie książeczki z Drogą Krzyżową, to polską damy do Dolara. Idziemy drogą krzyżową. Do stacji numer 6. Ten <try> wyszedł. Jezus. O, ileż nie ma. Nie leżała na panienki? Gorzki do góry? To są słodki. Nie tak. Mała ściana, które również znajduje się w zakątkach mniejszych sióstr. Jezusa. Proszę Państwa, ta tradycja w się w Jerozolimie. To właśnie tutaj, jak chrześcijanie przyrodzili, aby zobaczyć te miejsca związane z muką pańską. Witam okay? yes, <coughs> ah, no na teatrze, ok? w Jerozolimie. Nie, no no, no, No, no, nie, Proszę stację i przechodzimy do góry. No Przy oznaczeniu stacji to jest upada po raz trzeci, aczkolwiek za faktyczną stację dziewiątą uważa się tą kolumnę kościoła koptyjskiego z zielonym krzyżem. Teraz będziemy przechodzić na dach baseniki grobu pańskiego. Na dachu znajdują się cele seniorów duchownych etiopskich. gdzie my jesteśmy ta kolejka? Się Był problem z miejscem pochówku e, dla Dyszydów. Właśnie e, ustawienioną e, został przekazany na cmentarz. A ja myślałem, że już prostu się zgubiłem. A, proszę Państwa, znajdujemy się przy Kapicy Świętego Lombinusa, czyli tego, który swoją ucznią przebił bok Jezusa. A to jest fragment Kolumny z czasów rzymskich. Idziemy. Przeszło Dlaczego? W to pokazuje status quo. Status quo, który jest kontraktem, dokładnie wiadomo, o której i e, przez kogo może być prowadzona procesja, e, jaki jest kolejny nasz Jest to bardzo szczegółowo określone. Status quo e, mówi również o tym, że kto odbuduje, kto wyremontuje tę posiadana własność. Na Znajdujemy się w tej chwili w z najświętszych miejsc chrześcijaństwa na szczycie Golgoty, na miejscu ukrzyżowania. W tej chwili stoimy w 11. stacji Drogi Krzyżowej należącej do katolików. 11. stacja Jezus przybity do Krzyża. Za chwilę podejdą Państwo do należącej do prawosławia stacji 12. Jezus אבל בגלל שיש כאן שכנועל, שכור על שום דבר זה. אז כבר שיש כאן בעשי של קנוחת, אני חושב שלא דבר כזה, זה העניין של מחרוכות. תראו לי. את העשוות בגלל, אני לא דבר עושים, יש כאן מלאנס, יש כאן סטאטר אז יש כאן המלאנס נסיר. אז את